Dzień dobry, Małgorzata Smol, starszy kustosz, pracownik Biblioteki Manhattan. 9 lat temu, 9 marca, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku uruchomiła w centrum handlowym Manhattan nową placówkę biblioteczną. Powstała ona z połączenia kilku naszych filii, filii, która była przy ulicy Grunwaldzkiej, wypożyczalni naukowej przy ulicy Waryńskiego, pracowni komiksowej oraz biblioteki dziecięcej przy ulicy Wojska Polskiego. Stąd księgozbiór Biblioteki Manhattan jest bardzo urozmaicony. Co się zadziało w ciągu tych 9 lat? Na pewno biblioteka zyskała stałych czytelników. W sumie w minionych latach w ciągu roku rejestrujemy około 30 tysięcy czytelników. W tym roku już odwiedziło nas chociaż raz Prawie 9 tysięcy osób. Co jest taką zaletą Manhattanu? Na pewno nasze godziny pracy. Yy, biblioteka jest otwarta dla czytelników od 9 do 21 yy, przez 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty. Yy, jest to olbrzymie ułatwienie dla wszystkich długopracujących. pracujących. Poza tym same zbiory Biblioteki Manhattan księga o w i mangi, także zbiory audiowizualne. Nowością jest to, iż od niedawna można także wypożyczyć u nas płyty analogowe. Pod zastaw kaucji do tej pory takiej możliwości nie było. Mamy także zbiory filmu, muzyki, audiobooków. Dzieci zostały zaproszone do przygotowania wystawy Jak wyobrażają sobie bibliotekę Manhattan za 100 lat? I efekt tego zaproszenia można oglądać też na naszej, w naszej przestrzeni. To Przede wszystkim wszystkiego dobrego dla wszystkich pracowników biblioteki. Zapraszam wszystkich czytelników. Jest tutaj wspaniały, bogaty księgozbiór, fantastyczna obsługa. No i co, od wielu lat korzystam, korzystam z tej biblioteki. Jestem tutaj średnio raz w miesiącu. No, jest dużo nowości, dużo książek, których nie, mógł, nie można nigdzie indziej znaleźć. Także jeszcze raz wszystkich zapraszam i wszystkiego najlepszego. Mamy dziewiąte urodziny tak. biblioteki, ma do że taki prezent dla Pana, ja, nie? Coś tak jest, dziękuję. O no, tego się Prędzej za ilość przez starych Ale... no to gratulacje Wam za nie urodzin. Wszystkiego no, wszystkie, dla najlepszego panu. Dziękuję.